Chciałem pójść do dentysty, bo mi spróchniały zęby. Kiedy wchodziłem na poczekalnię, to jakaś starsza baba zajęła mi miejsce i weszła jako pierwsza przede mną. Tak właśnie straciłem dwie i pół godziny w pracy. Wywalono mnie za to. Ale to nie wszystko. Kiedy już wchodziłem do dentysty, straciłem jeszcze kolejne pół godziny, bo doktor nie przygotował sobie wszystkich urządzeń. Nagle zbliżył się do mnie i powiedział, żebym otworzył usta. Starałem się jak najbardziej otworzyć swój ryj. On tam coś popatrzył, pogrzebał łapami. Nagle spojrzał na mnie i powiedział, że nic to prawie nie będzie mnie kosztowało. A potem uśmiechnął się do mnie bezzębnymi ustami. Ja nie chcę, żeby moje zęby zniknęły.